Hej! Cześć! Witajcie! Strony Max! Teraz intro! Okej, okay, a więc po tym dzikim przywitają inne kije, węże, dzikie węże katakumby yy, Zaczynamy vloga maksymalnego vloga, nie wiem który to, bo zapomniałem Któryś to tam na pewno jest Na pewno to jest vlog Nagrywam tego vloga Bo dawno nie było I też muszę kilka rzeczy wam powiedzieć Jeżeli też chcecie więcej takich wstępów Specjalnie do serii z gier To oczywiście łapkę w górę, napiszcie w komentarzu Czy chcecie takie wstępy I zacznę takie wstępy robić A teraz gulnę sobie Gul, -gul. I zaczynajmy! Pierwsza rzecz to taka, że ostatnio na moim kanale, jak możecie zobaczyć Jest strasznie dużo, ale to strasznie dużo jest cały napływ filmów Ostrzegam, kto lubi moje odcinki oglądać Przynajmniej wchodźcie 4 razy dziennie, co kilka godzin na mój kanał Bo około 4 odcinki dziennie wrzucam I 4-3, coś takiego zawsze, ale zawsze jest po kilka odcinków Yy, ostatnio zacząłem też nagrywać yy, serie stare, które nie pojawiały się na moim kanale Przez długi czas, takie jak Far Cry, Far Cry, co jeszcze, Wasteland, którego tylko był jeden odcinek i nie nagrywałam potem yy, GTA powinno się pojawić, Risen, no, będzie od nowa zaczęto nagrywać Ostatnio było też dużo unboxingów, yy, innych rzeczy, w ogóle konkurs ostatnio Zrobiłem to zaraz, będę o tym konkursie mówił więc ten, yy, wbijajcie co jakiś czas na mój kanał, jak mówię kilka razy dziennie, bo rzucam odcinki najczęściej, jeden odcinek się pojawia o 7 rano, potem się pojawia odcinek o 14, potem kolejny odcinek się pojawia około, około godziny 18 i potem jeszcze jeden odcinek się pojawia o godzinie 20, czyli 4 odcinki na dzień. Więc jeżeli chcecie, wy na bieżąco oglądajcie to odcinki, zostawiajcie łapki w górę Jest was naprawdę dużo, 1224 osoby, czy już chyba 26, nie wiem yy, Nie ogarniam, bo ostatnio przybywa osób, się zmniejsza, przybywa, się zmniejsza I zaraz będę taki, yy, więc yy, jeżeli chcecie, jeżeli wam odcinki się oczywiście podobają, udostępniajcie te odcinki, nie wiem Książko o twarze, czyli Facebook Na ptaszka, czyli na Twittera I inne takie rzeczy Udostępniajcie, lajkujcie, polecajcie tam znajomym Babci, powiedzcie babci Jakiś gruba z internetu nagrywa fajne odcinki Obczaj sobie Uczy nie gotować takie inne Więc będę ucieszony jak będą się te suby na razie jeszcze zwiększały będzie przychodziło więcej ludzi na mój kanał więc róbcie to proszę was I, I, I Dobra Musiałam wciągnąć I tak o Ostatnio zacząłem konkurs chyba w niedzielę to było Na grę Hitman Absolution do wygrania Trzeba, trzeba zrobić fanart, od razu powiem to trzeba zrobić Trzeba zrobić fanart i do 10. 20 maja macie czas, żeby wysłać na mojego gmaila maxkozak kozak Jeżeli chcecie wygrać hitmy na absolution to oczywiście róbcie fanarty. Może to być fanart zrobiony na papierze, normalnie szkic, namalowane, wiecie, po prostu zdjęcie cyknijcie i na przykład wyślijcie mi. Możecie to zrobić nad wpęcie może być we wszystkim z czego umiecie używać paint, gimp, photoshop na kartce możecie namalować kredkami, farbami, innymi gejami co chcecie to róbcie tylko róbcie żeby było fajne a nie tak jak na przykład niektóre osoby sobie myślą a wygram, zrobię na odwoł, zrobię sobie bekę znaczy moi widzowie nie są tacy, wiem że jesteście dobrymi ludźmi i zawsze robicie wszystko dobrze więc tutaj w opisie, tutaj, tutaj się gdzieś powinien link wam wyświetlić Żebyście wbili na ten filmik Zobaczcie sobie, żeby też właśnie wygrać trzeba Napisać mi w komentarzu, wtedy biorę udział Dać lajka dla filmu i dać suba, jeżeli mnie jeszcze nie subujecie No i właśnie macie do tego czas, czyli dzisiaj mamy Szósty, no to macie czas jeszcze 4 dni Myślę, że zrobicie już tam Wika mi wysłała i jeszcze jedna osoba Już mi wysłała te fanarty, to żeby więcej osób wysłało, to Możecie oczywiście udostępnić, takie inne No i jak zauważyliście, ostatnio sobie na moim kanale wybiło 1000 subskrypcji Właśnie był ten like 24h specjalny na którym za dużo osób nie było, następny live będzie to taki zwykły już zrobię live, 3 -godzinny, 2 dwugodzinny będziemy grać w jakieś gry, pewnie Kornel się pojawi na live może Włodziu będzie Kubi może, może Wika nawet wbije i inne takie osoby a i w ogóle, jeżeli chcecie, że urabi więcej konkursów, to napiszcie mi na przykład czego mam zrobić konkurs? W ogóle planuję zrobić konkurs, gdzie będę na przykład rozdawał jakąś edycję kolekcjonerską. To będzie taki większy konkurs, to pe, też pewnie niedługo się pojawi. Tak będę planował go robić tak na 1350 albo 1400 osób. Taki będzie większy, może dwie edycje będą. I w ogóle się jest ciekawostka, kto odkryje, co tutaj jest to nie, ten, Ta osoba, która odkryje kto tutaj jest na ekranie, nie chodzi mi o tego na tapecie Tylko co tu w komentarzach się pojawia, to, to będzie miała pozdrowienia yy, No na pewno też odkryje kto to jest yy, I tak o, o czym jeszcze mógłbym powiedzieć No z filmami powiedziałem, z subami powiedziałem, z lajpami. Yy, a i jeszcze ostatnio zacznę się robić, teraz będę aktywny na Facebooku, więc lajkujcie mojego Facebooka, mój fanpage Max Play Games. Wysałam tam przez jakiś czas posty, ale nie wrzucam na razie, bo i tak nikt na tego Face'a nie wbija. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania prywatne, zawsze na fanpage wam odpiszę, jeżeli do mnie na albo coś innego. Też na Facebooku możecie mi pracę na pana na konkursy wysyłać. Nie w nosie eee... <grywia> no. no. Więc jeżeli też chcecie te wstępy, to napiszcie w komentarzu eee, i napiszcie mi z czego byście najbardziej chcieli, żebym na razie odcinki wrzucam. Eee, każda osoba, która zobaczy ma przynajmniej zostawić łapkę ma być 25 łapek w górę eee, 25 20... co? No, yy, ten <głosy> właśnie napiszcie w komentarzu co chcecie, zostawcie yy, o 25 łapek w górę, będzie yy, świetnie. Uf, no i co? I to na tyle w tym takim e, krótkim, bardzo krótkim, długim vlogu który może Wam się spodobał. Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli tak, to też zostawcie łapkę w górę. A jeżeli Was to nie obchodzi, to niech Was nie obchodzi. Dzisiaj był ze mną tajemniczy osobnik w kamerce. Pożegnę się. I wam, więc wy też mu odmachajcie. Alo, alo, twój stary typało. No i więc są na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Ulas dla Was Max. Zbyt bardzo serdecznie i na razie!